Dzień dobry, nazywam się Jacek Sud i bardzo chciałbym podziękować za to zaproszenie do udziału w Festiwalu Pięknej Książki w Piasecznie z wielu powodów. No, po pierwsze dlatego, że wydałem książkę Pod powierzchnią nieba, ukazała się w lutym. Po drugie dlatego, że mieszkam w gminie Piaseczno i od lat tutaj staram się aktywnie uczestniczyć w, w jej życiu, szczególnie w Józefosławiu, gdzie działam w stowarzyszeniach i Mieliśmy różnego rodzaju inicjatywy, niektóre trwają, niektóre troszeczkę wygasły, ale niektóre dopiero są w planach, więc no, tylko czekajmy co się wydarzy. Dlatego tym bardziej jest mi miło być tutaj z wami. I co mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć tylko tyle, że moja debiutancka powieść napotkała na... Trudny okres. Nie jest łatwo się przebić w okresie, kiedy księgarnie się zamykają, a książka ledwo co dopiero się w nich ukazała, więc muszę się uzbroić w cierpliwość i taką jedną z cech pisarza pewno powinno być też, że musi być, musi wierzyć w siebie i musi być pewny tego, że to co napisał jest warte tego, żeby ktoś inny to przeczytał. Pod powierzchnią nieba się doczekało drugiej części. Liczę, że ta druga część się wyda. Jeżeli nie teraz, bo czasy są takie, jakie są, to będę myślał o przebudowaniu obydwu części w jedną książkę, bo nie wiem, czy będzie możliwość i czy będzie sens opowiadania drugiej części książki po... Dwa lata, czy rok, czy półtora, czy trzy lata po premierze pierwszej. Trochę to mi nie pasuje, powiem szczerze, więc zastanawiam się jak z tego wybrnąć. No ale nie zasypiam gruszek w popiele, robię podcast, mówię więc piszę. Dostałem na niego stypendium Kultura w sieci. Podcast jest do znalezienia na Spotify. Tam się z kolei zająłem tematyką science fiction. To wyzwanie, niewątpliwe wyzwanie. Chyba tylko i wyłącznie dlatego, że całe życie myślałem, że akurat science fiction to ja nie dotknę, bo po prostu za mało umiem, za mało wiem. Ale taki mamy teraz świat, że to... Science fiction, o którym ja piszę, ono jest w zasadzie dystopią, czyli, czyli opowieścią o świecie, gdzie już życie na Ziemi jest niemożliwe, ludzie żyją na jej orbicie, a i tam nie jest wesoło, i że w zasadzie jest to bardzo pesymistyczna opowieść. Trzeba, trzeba sobie jasno powiedzieć, być może jestem ofiarą klimatycznej depresji, która ponoć dotyka coraz więcej ludzi na świecie. Ale to opisanie mi daje radość i to nagrywanie podcastów również. Mówienie do sitka ma swoje plusy. W planach i w takim zaczęciu i w rozrysowaniu, można powiedzieć, w, w diagramie czy, czy, czy, na, czy na linii czasu jest kolejna książka. Thriller, dziejący się w, wśród, trochę w, w środowisku naukowym. Czy oczywiście tematem jest nauka tym razem i nasze próby zaistnienia na rynku międzynarodowym z naszymi wynalazkami rodzimymi. Trochę ten temat akurat znam, ponieważ robiłem kiedyś program Wynalazcy Przeszłości i wiem jak trudno wynalazcom z Polski, którzy mają fantastyczne do osiągnięcia, wdrożyć te wynalazki tu w kraju. No nie ma tutaj niestety do tego ani, ani chęci chyba, ani pieniędzy, ani woli, ani kompetencji. Koniec końców jeden z takich moich znajomych, naukowców zapakował się i wyjechał do Chin. Jest to smutne. Tam go przyjęli, rozwinęli przed nim czerwony dywan. Więc trochę tego środowiska chciałbym dotknąć i go opisać i tych napięć, i tych, i tych no, namiętności, które tam się kotłują pod dywanem, a o których mało stosunkowo wiemy. Do tego będzie to również dramat rodzinny więc myślę, że thriller jest dobrym określeniem na to, co zamierzam napisać. To chyba tyle, jeżeli chodzi o plany pisarskie na ten moment. Na razie nic mi nowego nie świta, Wystarczy mi chyba wystarczą mi chyba dwie książki. Zobaczę, jak się rozwinie temat drugiej części pod powierzchnią nieba. Liczę że pierwsza, mimo tej dosyć kalekiej sprzedaży, znajdzie swoich czytelników, bo wierzę w jej siłę. No i tyle, no i pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłej lektury. Czytajcie książki, wypożyczajcie w bibliotekach. No i to tyle: piszcie książki, czytajcie je, wypożyczajcie w bibliotekach. Pisze się ich mnóstwo bardzo ciekawych. Miałem okazję teraz poprowadzić lato z książką Tu Wianowie, rozmowy z Piotrkiem Gąsowskim, z Agnieszką Lis, z Jackiem Pałkiewiczem, z Jakubem Urbańczykiem. Fantastyczni autorzy. Poza tym, z tego co wiem, to w samym zeszłym roku chyba wydało się 272 samych kryminałów, więc taki latarnik chyba czytelniczy by się przydał. Fajnie by było wrócić do jakiegoś systemu recenzenckiego, prawdziwego, a nie sponsorowanego. No ale kogo na to stać w tych czasach, żeby takie fanaberie wyprawiać? Nie wiem. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dobrego humoru i wytrwałości.